Każą nam dodać i uprościć pierwiastek z 2x2 plus 4 razy pierwiastek z 8 plus 3 razy pierwiastek z 2x2 plus pierwiastek z 8. Możemy najpierw upraszczać, a potem dodawać, lub na odwrót. Widać, że coś można dodać. Spróbujmy. Tutaj mamy pierwiastek arytmetyczny z 2x2, a tu jest 3 razy 4x2. Pierwiastek arytmetyczny z 2x kwadrat. Gdy mam pojedyncze coś i 3 razy to samo coś… Najpierw dla jasności tutaj dopiszę współczynnik 1. Tu jedna rzecz, a tu trzy takie same. Coś plus 3 razy to coś daje nam 4 razy to coś. Czyli to jest 4 razy pierwiastek arytmetyczny… 4 razy pierwiastek z 2x kwadrat. To trochę mylące. Wyobraźmy sobie, że zamiast pierwiastka z 2x kwadrat mamy po prostu zmienną. Powiedzmy a. A tu jest to samo, czyli też a. Więc a dodać 3a, to razem daje 4a. W tym przypadku a oznacza to wszystko tutaj. To już dodaliśmy, idziemy dalej. Tu mamy 4 pierwiastki z 8, a tu jeszcze jeden pierwiastek z 8. Ta sama zasada, mamy cztery takie rzeczy. Zakreślę na różowo i jeszcze raz to samo. Zakreślam. Współczynnik 1 jest domyślny. Mamy 4 razy coś plus jeszcze raz to coś. Łącznie 5 razy to coś plus 5 razy pierwiastek kwadratowy… plus 5 razy pierwiastek kwadratowy z 8. Zobaczmy, czy da się to uprościć. Mamy 4 razy coś i 5 razy coś innego. Nie dodamy tego, ale może trochę to uprościmy. Wiemy, że pierwiastek z 2x kwadrat to jest to samo, co… Napiszę czwórkę z przodu. Mamy 4 razy, a pierwiastek z 2x kwadrat to jest to samo, co pierwiastek z 2 razy pierwiastek z x kwadrat. To cała ta część. I zostało nam jeszcze 5 razy… 8 można przedstawić jako iloczyn kwadratu i nie kwadratu. 8 można przedstawić jako 4 razy 2. Zapiszmy to tak. Cały ten fragment z pierwiastkiem z 4 razy 2 możemy zapisać jako 5 razy pierwiastek arytmetyczny z 4 razy pierwiastek arytmetyczny z 2. Czy to da się uprościć? To jest pierwiastek arytmetyczny, czyli dodatni pierwiastek kwadratowy z x kwadrat, więc nie tylko x. Może was kusić, by tak powiedzieć, ale skoro to ma być pierwiastek dodatni, to chodzi o wartość bezwzględną x, bo x może być ujemne. Weźmy na przykład minus 3. Minus 3 do kwadratu to plus 9, a pierwiastek arytmetyczny z 9 to plus 3. Czyli nie po prostu x, bo tu mamy nie minus 3, tylko 3. Dlatego wartość bezwzględna. Kolejny kwadrat to 4. Pierwiastek arytmetyczny z 4 wynosi 2. A ściślej, arytmetyczny pierwiastek kwadratowy wynosi 2. Jeśli zmienimy kolejność mnożenia, mamy 4 razy wartość bezwzględna x. 4 razy wartość bezwzględna x razy pierwiastek z 2, razy pierwiastek z 2, wezmę ten sam żółty kolor, razy pierwiastek kwadratowy z 2, plus plus mamy 5 razy 2, czyli 10. To wszystko uprościło się do 2, czyli mamy 10 pierwiastków kwadratowych z 2. Moglibyśmy na tym poprzestać, mówiąc, że wszystko uprościliśmy, ale można jeszcze coś zrobić. Zależy, co nam odpowiada. Tutaj mamy 4 razy wartość bezwzględna x razy pierwiastek z 2, a tu 10 razy pierwiastek z 2. 4 razy wartość bezwzględna x razy coś, a tu 10 razy to coś. Można to dodać. Albo inaczej, wyciągnijmy przed nawias pierwiastek z 2. Jedno i drugie zadziała uzyskujemy 4 razy wartość bezwzględna x plus 10, plus 10 razy arytmetyczny pierwiastek kwadratowy z dwóch. Zależnie, który wynik uznacie za bardziej uproszczony, jeden z nich powinien Was zadowolić.